Teraz przystępujemy do bardzo istotnego punktu każdej inauguracji, mianowicie do immatrykulacji studentów pierwszego roku. Bardzo proszę panią rektor, panią profesor Barbarę Marcinkowską o przeprowadzenie immatrykulacji studentów. Zapraszam przedstawicieli studentów pierwszego roku. Zapraszam do nas panią Zuzannę Borkowską. Pana Adama Prożycha, Panią Natalię Śliwińską, Panią Gabriele Wieczorek i Panią Emilię Zińczuk. Wszystkich Państwa poproszę o powstanie. Za chwilę odczytam y, tekst ślubowania. Proszę wszystkich studentów pierwszego roku o powtarzanie tego ślubowania. Świadoma tradycji nie będzie pierwszego roku znowu. Jeszcze raz. Bardzo Państwa przepraszam. Świadoma tradycji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Oraz obowiązków, Oraz obowiązków członka społeczności akademickiej ślubuje uroczyście. Ślubuje uroczyście. Sumiennie, zdobywać Sumiennie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra ojczyzny. Dla dobra ojczyzny. Wytrwale, dociekać Wytrwale dociekać prawdy i swoją postawą dawać jej świadectwo. Dbać o godność studenta. O godność tradycje, i tradycje i dobre imię Akademii. Krzewić i wzbogacać, Krzewić i wzbogacać. Tradycje, humanistyczne. tradycje humanistyczne, i, i społecznikowskiej Akademii, Społecznikowskie Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Bardzo dziękuję, proszę o zajęcie miejsc. Udało się. Yeah. <laughs>